Leśnica, ulica Krępicka, 59 i proszę zobaczyć, jaki prześliczny ganeczek, prawdopodobnie po niemiecki, właśnie z tej posesji. Widać ganeczek drewniany. Prawdopodobnie niewiele zmienił się od czasów kiedy go wybudowano, kiedy go zrobiono Ej, ja proszę